Witam państwa serdecznie na 28. sesji Rady Miejskiej w Kowarach dniu 1 października 2020 roku. Szanowni Państwo, w celu potwierdzenia kworum, proszę o zalogowanie się na tabletach. W dzisiejszej sesji zdalnie uczestniczy dwóch radnych: pan Tadeusz Cwynar, pan Andrzej Machnica. Dwoje radnych, troje na tą chwilę jest nieobecnych. Pani Kamila i Pani Ewa, Kamila Pietraszek, Pani Ewa Borczyk, Pani Małgorzata Stręga się spóźni. Ale myślę, że możemy zacząć. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Andrzej. Bo widzę Pana Andrzeja organoleptycznie, ale nie widzę potwierdzenia kworum. Jest, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 28 Sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad.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 numer 1 przy ulicy Dworcowej w Kowarach w punkcie B w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym numer 26 przy ulicy Jeleniogórskiej w Kowarach w podpunkcie C w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym numer 38 przy ulicy Ogrodowej w Kowarach w punkcie D w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym numer 53 przy ulicy Ogrodowej w Kowarach w podpunkcie e w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 55A przy ulicy Wiejskiej w Kowarach, pod punkcie F w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 72 przy ulicy Wiejskiej w Kowarach, pod punkcie G w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary w trybie bezprzetargowym na czas określony 30 lat na rzecz właścicieli posesji oznaczonych numerami 11 i 13 położonych przy ulicy Poprzecznej w Kowarach, w podpunkcie H w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej 1 maja 70-70A w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 maja 70 w Kowarach, w podpunkcie i to jest projekt uchwały z autopoprawką w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w podpunkcie od w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowary na lata 2021-2025 w podpunkcie k w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych gminy miejskiej Kowary w podpunkcie l w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok w podpunkcie 8 sprawy różne w punkcie 8 sprawy różne w punkcie 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach czy ktoś z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 Przechodzimy do podpunktu trzeciego, czyli do sprawozdania pani burmistrz z bieżącej działalności. Przepraszam najmocniej, bo z tego wszystkiego zapomniałem już serdecznie państwa przywitać na 28. sesji. Pani burmistrz, wszystkich kierowników, referatów, jednostek zależnych, pana mecenasa, pana wiceburmistrza, wszystkich radnych. Przepraszam najmocniej. I wszystkich, którzy nas oglądają. Proszę bardzo, pani burmistrz. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo drogą elektroniczną dostaliście Państwo rozliczenie pracy burmistrza między sesjami, między sesją nadzwyczajną, a do dnia dzisiejszego, czyli od 11 sierpnia do 30 września. Wcześniej też drogą elektroniczną Państwo dostaliście rozliczenie do sesji nadzwyczajnej. Więc na temat tych informacji, które tam zostały i działań podjętych nie będę informować. Natomiast poinformuję o kilku takich bardzo ważnych działaniach, które w międzyczasie zostały przeprowadzone. Pierwsza sprawa informuje państwa, że wpłynęły pieniądze rządowe. Państwo macie też to potwierdzenie oczywiście na e sesji Ponad 500 tysięcy złotych na działania związane z covidem. To są na działania inwestycyjne i z tych działań inwestycyjnych realizujemy matejki, realizujemy boisko i pozostała jeszcze kwota, więc albo będziemy realizować Wojków, albo jeszcze którąś z innych inwestycji, które będą w tej chwili, ale to jeszcze ustalimy, bo, no bo taka jest procedura. Również informuję państwa, że wpłynęło ponad 2,5 miliona złotych pieniędzy zwrotu z Unii Europejskiej. To jest nad duże przedsięwzięcie czterech, tych czterech przedsięwzięć. Między innymi to jest kwestia oczywiście boiska sportowego, bo o to państwo pytaliście. Także te pieniądze są na koncie, one są, um, także myślę, że tutaj już jest y, kwestia jasna. Również informuję Państwa, że nie do wykonania budżetu zostało państwu przekazane i to nie wykonanie budżetu po stronie dochodów jest na poziomie 6-7%. To się waha w zależności od miesiąca. Nie wiem jeszcze jak będzie za miesiąc wrzesień, no bo tego jeszcze nie wiemy. Ulg, które udzieliliśmy to było 5. W tej chwili widzę, że wpływają kolejne wnioski o ulgi lub nienaliczanie podatków, ale to na bieżąco będziemy państwa tak jak zawsze informować. Informować. Również informuję państwa o y, spotkaniu, które będzie w najbliższych dniach się odbywało 7 y, października o godzinie 10 robimy spotkanie z naszą mniejszością romską w Domu Kultury. Zaproszona jest policja, zaproszony jest zesk i zaproszona jest cała grupa mniejszości narodowej, dlatego że mamy pieniądze na odpracowanie czynszów i niestety grupa ta nie korzysta z tych pieniędzy, w związku z tym podjęłam decyzję o takim spotkaniu, również z udziałem właśnie i zesku i policji i wytłumaczeniu, że jeżeli dzisiaj nie przeprowadzamy eksmisji, to nie przeprowadzamy, nie przeprowadzamy tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie ma takich technicznych możliwości. Natomiast po zakończeniu COVID-u takie eksmisje będą przeprowadzane i nie będzie zmił się. I trzeba to, żeby ci ludzie ode mnie to chyba usłyszeli. No i poprosiłam policję też, bo mamy problem z utrzymaniem porządku, czystości. Bardzo, bardzo dużo skarg wpływa wpływają, ją wpływać również skargi pisemne, no i chcemy na ten temat porozmawiać. Trudny temat, no, ale trzeba go podjąć. Drugi temat ważny, który chciałabym, żebyście i Państwo wzięli udział i w okolicy Państwa mieszkańcy, to jest 10 października robimy sprzątanie kowar razem ze Związkiem Gmin karkonowskich Związek zabezpiecza rękawiczki, zabezpieczy worki, natomiast my zabezpieczamy transport. Będą trzy kontenery wystawione w trzech miejscach w okolicach Matejki na Wojkowie i w Kowarach Górnych najprawdopodobniej, gdzie ludzie będą sami mogli pewne rzeczy powrzucać do tych kontenerów. Pozostałe miejsca, jeżeli mieszkańcy nam zgłoszą, będziemy jeździli w jaki będziemy odbierali. Zgłosiliśmy to do Eko-Kowar, będzie transport do tego i będziemy po prostu, w zależności od tego, jaki rodzaj śmieci będzie, ale będzie dodatkowo, dodatkowo będziemy starali się lub dogadamy się ze zeskiem, bo zesk też może pewne śmieci odebrać i zgłosimy do BDO i, i będziemy po prostu te śmieci odbierać. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tej akcji. E, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia mieszkańców, grupy, e, wspólnoty mieszkaniowe, e, zawsze to się cieszyło dużą e, popularnością. Szkoły już potwierdziły swoje udziały, szkoły będą robiły to w dni inne, nie 10 tylko wcześniej m, lub później w zależności od tego, jaka będzie pogoda. Natomiast my dostarczamy te, te rzeczy, o których mówiliśmy dla mieszkańców. Chcemy 10 skończyć wszystko tak jak było ubiegłego roku wspólną kiełbaską na Nadleśnictwie Śnieżka, także zapraszam wszystkich, którzy chcą posprzątać, chcą brać udział w tej akcji, bo to jest bardzo ważne. Kolejnym bardzo ważnym tematem szanowni państwo jesteśmy zobligowani wszyscy i państwo i urząd do tego, żeby przeprowadzić spis rolny. Dostaliście państwo na e-sesję informacje dotyczące spisu rolnego. Trudny temat dla wszystkich, dlatego że u nas tak naprawdę rolnicy są w bardzo ograniczonej ilości. I nikt do tej pory nie spisuje się, natomiast nie samo spisuje się, bo jest taka możliwość, że przychodzi do urzędu, my pomagamy taki samospis zrobić. Na razie nie ma zgody na to, żeby rachmistrze wyszli. My mamy rachmistrza i bardzo chętnie byśmy go puścili, natomiast organizator, czyli rząd na razie, a w ich imieniu Urząd, Główny Urząd Statystyczny nie wyraża zgody na wyjście rachmistrzów w teren. No i w związku z tym, no ta sytuacja jest dość skomplikowana dla nas i mówię o tym, że jeżeli macie Państwo w swojej okolicy osobę, która jest zarejestrowana jako rolnik, a na terenie miasta jest teoretycznie 100, jest to obligatoryjny obowiązek samospisu, w związku z tym proszę poinformować, że taki samospis jest. My tu w urzędzie wszystko pomożemy zrobić, no ale nie wolno nam wyjść. My dzwonimy, informujemy, ale no tak jest, jak, jak Państwu przedstawiam, dlatego bardzo proszę. I jeszcze jedna rzecz, po y, dzisiejszej sesji bardzo bym prosiła, żebyście się Państwo nie rozchodzili y, i żebyście Państwo y, poczekali tutaj chwilę, pracownik Ania Pyzik by przyszła tutaj, bo y, ruszamy z programem rozwoju gminy Miejskiej Kowary. Chcielibyśmy Państwa poprosić o udział w poszczególnych komisjach y, i chcielibyśmy przedstawić, przybliżyć ten temat, bo to jest obligatoryjny obowiązek. Do końca roku powinniśmy taki program zrobić, a nie ma lepszego przekaźnika niż radny, w związku z tym zapraszam wszystkich państwa, żebyście zostali, Prze chwilę powiemy i byśmy po powołali poszczególne komisje i y mogli z tymi, y w tych komisjach pracować. Pytacie Państwo o zmiany w planie, więc idzie to na bieżąco, także na bieżąco jest to prze, przedstawiane, natomiast inwestycje wszystkie w załączniku pracy burmistrza Państwo macie opisane, które wykonujemy w związku z niedowykonaniem budżetu po stronie dochodów, co jest nie tylko związane z covidem, ale też z zmniejszeniem PITU z 18 na 17 procent z tym zwolnieniem młodzieży czyli do 26 roku życia ten wpływ do budżetu jest mniejszy no to niektóre inwestycje też trochę ograniczamy no bo siłą rzeczy no musimy to zrobić. Natomiast wszystkie inwestycje praktycznie zaplanowane w miarę są wykonane. Natomiast nie wyraziłam zgody na podpisanie ugody na dzień dzisiejszy z firmą wykonującą oświetlenie. Czekamy na ich decyzję. Ciężko się z nimi rozmawia. Mieli już dawno protokoły przedstawić, nie przedstawili do dnia dzisiejszego. W związku z tym zerwałam z nimi rozmowy. No zobaczymy. Na razie od tygodnia milczą. Jeżeli coś będzie wiadomo to Państwu przedstawię. Dlatego podjęłam decyzję, że niektóre punkty świetne, które były w tej ugodzie podpisane i jednak zaczynamy realizować. Jest jeszcze taki czas, że spokojnie możemy, oni mieli to zrealizować w tym roku, ale widzę, że to bardzo różnie może z nimi być, a ludzie po prostu na to czekają. Dziękuję bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania Pani Burmistrz? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli do punktu czwartego, informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, w dniu 7 sierpnia odbyła się 38 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano wieloletni plan programu gospodarki mieszkaniowej naszej gminy na lata 2001-2025. Umówiono pisma, które wpłynęły do Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Umówiono projekty uchwał na 26. sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kowarach. Omówiono projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej Kowary na rok szkolny 2021 omawiano przyjęcie planu adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Kowary na rok, do roku 2030 i omawiano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej gminy. 12 sierpnia odbyła się 16. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na której omawiano projekty uchwały na 27. sesję Rady Miejskiej w sprawie i to były projekty w sprawie rozpatrzenia i, i rozpatrywano wnioski spływające od mieszkańców naszej gminy. 3 września odbyła się 18. Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska, na której omawiano propozycje współpracy w zakresie zdalnego monitoringu i bieżące pisma, które spłynęły i zostały zadekredytowane do prac tej komisji. 9 września odbyła się 39. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano Wieloletni Plan Gospodarki Mieszkaniowej na lata 20, 2021-2025 i omówiono projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz omówiono bieżące pisma zadekretowane do prac Komisji Budżetowej, również 9, odbyła się Komisja Oświaty, 9 września odbyła się Komisja Oświaty Sportu i Turystyki, na której omówiono projekt uchwały w sprawie wyznaczenia realizatora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach w projekcie Dobra Pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w gminie Kowary. 14 września odbyła się 17 komisja skarg, wniosków i petycji, na której omawiano skargi, które wpłynęły i były zadekretowane do prac tej komisji oraz bieżące pisma. 14 września odbyła się 21 komisja oświaty, sportu i turystyki, na której analizowano przygotowanie placówek oświatowych i placówek kultury do nowego roku szkolnego oraz stan rekrutacji do kowarskich szkół i przedszkoli, zatrudnienie nauczycieli. Odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek. Omówiono arkusz organizacji kowarskich jednostek oświatowych na rok 2020-2021. Zatrudnienie ogółem i liczba nauczycieli w awansie zawodowym, godziny ponadwymiarowe, liczba oddziałów i uczniów, dzieci, kształcenie specjalne, uczniów i dzieci i omówiono również jakie propozycje mają nasze jednostki kulturalne dla uczniów na rok na przyszły rok szkolny czy na obecny rok szkolny już teraz omówiono również wniosek komisji budżetowej do projektu budżetu na rok wniosek do projektu budżetu na rok 2021 30 września odbyła się komisja budżetowo-gospodarcza 40 na której były omawiane projekty uchwał na dzisiejszą 28 sesję i to są projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ulicy Dworcowej 1, ulicy Jeleni 26, ulicy Ogrodowej 38, ulicy Ogrodowej 53, ulicy Wiejskiej 55A, ulicy Wiejskiej 72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 Omawiano również projekt uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 70-70a w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy właśnie 1 maja 70. Omawiano również projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowej z zasobem e, Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2025. Omawiano również projekt uchwały, e, o, z, zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2020 oraz bieżące pisma, które spłynęły e, i były zadekretowane do prac Komisji Budżetowej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do e, sprawozdań z prac Komisji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu piątego porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowary w związku Gmin Karkonoskich. Panie Tadeuszu, czy mamy coś do zreferowania? Tak. W okresie między sesjami Rady Miejskiej w Kowarach nie odbyła się sesja zgromadzenia związków Gmin Karkonoskich, także dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Tadeuszu, czyli tutaj nie mamy nic do zreferowania. Przechodzimy w związku z tym do punktu szóstego czyli do pytań i interpelacji. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I mamy tutaj do podjęcia na początek 7 czy 8 uchwał dotyczących zgód na zbycie nieruchomości na rzecz mieszkańców. I już tak, przechodzimy do podpunktu a punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy Dworcowej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wszystkie te projekty uchwały były przedmiotem, tak jak Państwu przeczytałem prac Komisji Budżetowej i zostały przez Komisję pozytywnie zaopiniowane i przegłosowane. Witam Panią Przewodniczącą oficjalnie już. Dobrze, w związku z powyższym przytoczę Państwu treść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 Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje wyraża się zgodę na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy Dworcowej w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 205 o powierzchni 00244 dziesięciotysięczne hektara obręb 0001 na której posadowiony jest budynek w paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się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 mieszkalnej położonej przy ulicy Dworcowej 1 w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu b, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zbycia, wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 26 przy ulicy Jeleniogórskiej. I już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody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 Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym przy ulicy Jeleni Górskiej 26 w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym przy ulicy Ogrodowej 38 w Kowarach. I już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 38 przy ulicy Ogrodowej w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie 1 i 2. W paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum.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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie wyraziła, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie e, na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku przy, m, mieszkalnym przy ulicy Ogrodowej 53. Przechodzimy w takim razie do e, podpunktu e punktu 7, czyli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 Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła e, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku <głos> mieszkalnym przy ulicy Wiejskiej 55A. W związku z tym przechodzimy do punktu, podpunktu F punktu 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym numer 72 przy ulicy Wiejskiej. I e, już pan Państwu przytaczam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach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 I proszę o głosowanie. Tak, jeszcze Pani Anna. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym nr 72 przy ulicy Wiejskiej w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu g punktu 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Kowary w trybie bezprzetargowym na czas określony 30 lat na rzecz właścicieli posesji oznaczonych numerami 11 i 13 położonych przy ulicy poprzecznej w Kowarach. I tak, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Ona, też, ona również była przedmiotem prac Komisji Budżetowej. Ja tylko Państwu króciutko w uzasadnieniu przytoczę i naszym widzom Właściciele posesji oznaczonych numerami 11-13 położonych przy ulicy Poprzecznej w Kowarach zwrócili się z wnioskiem o umożliwienie dzierżawy części działki nr 381 łamane przez 5 obręb 001. Przedmiotowa część gruntu stanowi drogę dojazdową do wyrzejmianych posesji, której powierzchnia systematycznie niszczona jest w przypadku obfitych opadów deszczu, co powoduje niedrożność kratek ściekowych oraz zalewanie garaży oraz korytarzy na parterze bezpośrednio z nią sąsiadujących budynków mieszkalnych. Wnioskodawcy zdeklarowali podjęcie działań w celu zabezpieczenia przedmiotowego gruntu przed zniszczeniami powodowanymi przez warunki atmosferyczne. Myślę, że to wystarczy do tego, żeby podjąć uchwałę. W związku z powyższym przytoczę Państwu treść uchwały. uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku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 Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieromości stanowiącej własność gminy Kowary w trybie bezprzetargowym na czas określony 30 lat na rzecz właścicieli posesji oznaczonych numerami 11 13 położonych przy ulicy Poprzecznej w Kowarach. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu H punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 70-70a w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 maja 70 w Kowarach. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej do projektu, tej uchwały? Nie widzę, uchwała również została pozytywnie zaopiniowana przez komisję budżetową. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 70 70 a w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 maja 70 w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Um, udziela się dotacji wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 70 70 w Kowarach w kwocie 30 tysięcy zł, słownie 30 tysięcy zł na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej wschodniej i Zachodni budynku przy ulicy 1 Maja 70. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Adam, tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji w wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 70-70a. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu i punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest to uchwała z autopoprawką. Uchwała była również przedmiotem prac komisji budżetowej, została zaopiniowana pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowej uchwały? Pani Skarbnik, czy, czy? <śmiech> <śmiech> Autopoprawka dotyczy wysokości, pokaż jednak, wysokości podatku y, płaconego przez y, y, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i w autopoprawce podajemy kwotę 24,40 czyli o 50 groszy wyższą od obecnie obowiązującej. 24,40 czyli e, niższą. Bo jest, 24, 24 4, 20, Wyższą od tegorocznej, wyższą od od, od tegorocznej tak. o 50 groszy, tak, tak, a go, nie o maksymalną. Okej. Okay. a poprawka dotyczy zredukowania z 24,84 tak, na 24,40. Tak. Tak. Mm -hmm. Ok, nikt z Państwa nie chce zabrać głosu, tak, w sprawie tej projektu uchwały. Ok, w związku z tym przytoczę Państwu.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 W paragrafie, wraz z załącznikami, w paragrafie czwartym, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2021. Jest to inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza e, Miasta Kowary. Nie mogę nic zrobić z tabletem. No zobaczymy, jest, jest, jest, coś jest. OK. proszę o potwierdzenie kworum. Pan Karol. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach, moment, jeszcze moment Karol, kto jest... a jeszcze Pan Karol, przepraszam. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu J, punktu 7. Coś można? Ok. W sprawie wieloletniego, w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania e, mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kowary na lata 2021-2025. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani Burmistrz, nie? nie to był omawiany na, na, na, tak, na, na komisji. E, w związku z tym e, przytoczę Państwu treść uchwały. Znowu coś mi się dzieje z tabletem? Nie, jest, jest OK. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2025. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej w Kowarach na lata 2021-2025. W związku z tym przechodzimy do podpunktu K punktu 7 w sprawie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych Gminy Miejskiej w Kowarach. Projekt tej uchwały był przedmiotem prac Komisji skargi i Wniosków. I tak, czy ktoś chciałby zabrać głos? I Komisji Oświaty też tak, bo By to były połączone? Nie, czy, tak połączone. Mhm. Czy jako pracownik Zespołu Szkół będę wykluczona z głosowania? Nie. Nie. Pozwalamy Pani podjąć Pani we własnym sumieniu decyzję, w jaki sposób Pani zagłosuje. Dobrze. Nie, no ja nie chciałbym nikogo tutaj akurat w tym momencie. Niezasadne jest wykluczanie z głosowania. Można zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. Szanowni Państwo, już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół, placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach na wniosek Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym postanawia się uznać skargę na dyrektorów szkół, placówek oświatowych wskazanych w skardze z dnia 19 sierpnia 2020 roku za zasadną.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 Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach podjęła uchwałę w sprawie yy, w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół y, lub placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kowary stosunkiem głosów 11 za i 2 wstrzymujące się. W związku z tym przechodzimy do yy, podpunktu L punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok. Pani Skarbnik, teraz już proszę dwa słowa, czego dotyczą zmiany. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok w pierwszej kolejności dotyczy przyjęcia po stronie dochodów środków otrzymanych z rządowej tarczy na inwestycje prowadzone w i zaplanowane w mieście Kowary na 2020 rok. Środki te, tak jak wcześniej mówiła Pani Burmistrz, zostaną przekazane na inwestycje w obrębie ulicy i osiedla Matejki, czyli na przebudowę placu sportowego i na przebudowę drogi prowadzącej od ulicy Bielarskiej do garaży przy ulicy Słonecznej. Po stronie wydatków największe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na finansowanie sprawne i bezpieczne naszych jednostek organizacyjnych, czyli dwóch szkół podstawowych i Miejskiej Służby Ratowniczej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani, burmistrz, Pani Skarbnik, przepraszam, czy ktoś ma pytania do projektu tej uchwały, do Pani Skarbnik? Nie dziękuję. W związku z tym hmm, przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach. Aha. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2020. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim i trzecim wraz z załącznikami. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi żeby życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2020. I w związku z powyższym przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 9. Porządku obrad, czyli do zamknięcia sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję Państwu za sprawną i owocną współpracę. Zamykam 28. sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 1 października 2020 roku. Dziękuję bardzo.